Zacznijmy od przypomnienia, czym jest system dziesiętny. Zrozumienie tego systemu pomoże nam zrozumieć system dwójkowy. Weźmy liczbę 234. Powiemy, że 4 jest na pozycji jedności, 3 na pozycji dziesiątek, a 2 na pozycji setek. Czyli ta liczba to 2 razy 100 plus 3 razy 10 Plus 4 razy 1, razem 234. Możemy też powiedzieć, że pozycja jedności to 10 do potęgi zerowej, pozycja dziesiątek to 10 do potęgi pierwszej, a pozycja setek to 10 do potęgi drugiej. Gdybyśmy dołożyli kolejną pozycję, tutaj byłaby to pozycja tysięcy czyli 10 do potęgi trzeciej. Każda pozycja odpowiada potędze liczby 10. Stąd nazwa system dziesiętny. Inaczej system decymalny. Żeby określić wartość liczby, patrzymy na poszczególne cyfry i mnożymy je przez wartość pozycji. Tutaj 1 oznacza 1 razy 1000 plus 234. Tak działa system dziesiętny.